Wstępny przystanek Osiedle Łukietka Osiedle Łukietka Uwaga. Od soboty 25 czerwca uruchomiona zostanie druga linia tramwajowa na trasie na Naramowce. Tramwaje linii numer 3 kursować będą do Placu Wielkopolskiego. Szczegóły na stronach ZTM i MPK. Następny przystanek. Lekicka dla to no, no, no, no, no. That's yeah. podadasz Yeah. Okay. Yeah,